W koncercie zachodnim, zamierzam na miejscu, na sceny. <śmianowicie> wideo tsunami, które kręska i -y górek po internecie, w to zesnęło. Tysicami internautów. Setki rannych i ofiar, śmiertelnych po tragedii, która miała miejsce podczas koncertu. Wideo tsunami, które uderzy bowiem w Indonezji, k.r. teraz po internecie, uwiadamiajcie nas, jak wielkie spustoszenie niesie ze sobą ten niszczycielski kreska ewiop. W to, co mo M na nich zobaczy, a kreska ci kreska go uwierzy. Do zbownicaby, wiat jest wester Z, nity wydarzeniami z ostatnich dni. Nie da się ukryć, kreska E tegoroczny okres przedwiteczny owocuje w tragiczne wydarzenia. Liczne ataki i strzelaniny, a teraz tsunami strach nawet pomylę, co się E jeszcze zdarzy w kotcówce tego roku? Wideo tsunami podczas koncertu dla wielu osób nie ma nic lepszego. Jak uda się na koncert swojej ulubionej kapeli? Dobra muzyka, wymienita zabawa, doborowe towarzystwo to przepis na niezapomniany wieczór, który z pewnością ci odczujemy po pobudce. Jednak ma, bo kto mógłby się spodziewać, kreska E podczas dbania takiej imprezy dojdzie do tak makabrycznych scen. Nagranie ukazuje koncert nieznanej jak na razie grupy. Wida na nim, kreska i widownia bawi się znakomicie, trwajcie w bebogiej niewiadomości, kreska a zaraz nastanie prawdziwy horror. Pocztkowo nagranie z koncertu wydaje się niczym nie wyruchaskania te Tesicy podobnych filmików. Jednak w pewnym momencie cabasca nawali wali się pod naporem fali, która niszczy lotniczym domek skart Woda następnie uderza w widowni, powodując cenie kreskę kreskaalne zniszczenia. Według informacji podanych pod nagraniem w tej katastrofie zginęło prawie 200 osób. A kolejnych 800 zostało rannych. Fala była na tyle podkreska na kreska, a zmyba kilkaset budynków. Ci kreska konawe to szacowa ile jeszcze osób ma kreska znajdowa się pod gruzami zawalonych budynków. Bez wtpienia mówimy o jednej z największych katastrof w tym roku. Nagrania te pokazuj. Kreska E nadal mimo rozwiniętej techniki jesteśmy bezbronni w starciu z siłami natury. Co więcej, podobne tragedie zdarzają się coraz częściej, przez co trzeba jak najszybciej opracować skuteczny sposób raczenia sobie z tego typu sytuacjami. Jeżeli kreska ELI tego nie zrobimy, to będzie jeszcze gorzej.